Cześć ekipa, witam wszystkich, cześć tutaj Wojtek, cześć Piotr Dzisiaj taki krótki hangout, niedzielny Jeżeli damy radę, to zrobię jakąś tam sesję telefoniczną Ale też jakąś tam nie za bardzo długą I muszę powiedzieć, że ciekawy tydzień dla policjantów i dla innych jakichś tam Straży, prawda, mundurowych, czyli Straży Granicznej, ja sobie łaziłem, że tak powiem, turystycznie zwiedzałem. To jest miasto Legnica, prawda. Robiłem jakieś fotki dla swoich celów, żeby wam tutaj pokazać. Natomiast, no, niestety. Inni ja jacyś tam mundurowi musieli zabezpieczać różne ciekawe marsze. Jak byłem w Legnicy, to właśnie jeden z alitarnych, już w tej chwili policjant przesłał mi fotkę a w zasadzie nagrał tam filmik z radiowozu. Być może nie wiesz, że był taki Marsz Równości. Kilka tysięcy osób idzie przez Wrocław. A wszędzie gdzie jakikolwiek Marsz Równości to niestety tutaj musi być policja. Niekoniecznie po to, żeby coś tam na tym marszu zdziałać, ale czasami są jakieś inne, zwaśnione strony, prawda? I tam, gdzie jest Marsz Równości, to z reguły są ci, którym się ten Marsz nie podoba. Również Straż Graniczna miała bardzo ciekawe rzeczy. A mianowicie, pokazali. znalazłem takie wideo, w sumie to jest nagrane ze strony białoruskiej, ale można by powiedzieć, że o tyle ciekawe, że okazało się, że ten pushback jest stosowany czy tam dobrze, czy źle, ale zaciekawiło mnie to, że przy okazji są wykorzystywane do tego pieski wykorzystywane do tego pieski żeby, że tak powiem, tych nieproszonych gości do nas z powrotem jakoś tak skłonić do przejścia na stronę białoruską. No, kłania się tutaj jakaś godność człowieka, ale no tyle mnie to zastanowiło, że są to w większości osoby jakiejś narodowości, czy powiedzmy wyznania muzułmańskiego, a dla tych ludzi piesek to coś jakby dla nas diabeł, prawda? podobno ugryz kogoś te, kiedyś tego proroka i no nie jak Mosia to tak dogodności nazwijmy to ludzkiej, prawda no i ty, tyle tyle mam do powiedzenia także yy, dlaczego ci to pokazuje musisz sobie zdawać sprawę że yy, z jednej strony masz być osobą empatyczną rozumiejącą drugie osoby, szanującą godność człowieka, a z drugiej strony możesz dostać zadania, które są dosyć ciężkie dla ciebie ze strony psychicznej, prawda, no bo jakby to powiedzieć, wypierdzielanie dzieci w nocy do lasu, jeszcze przeganianie całej tam rodziny przez granicę, jeszcze gonienie pieskiem, no może nie być ciekawe. Także, jeżeli nie jesteś taką osobą empatyczną, ale jedynie bardzo odporną na stres, to zapewniam cię, że policja w tym przypadku dla ciebie nie jest smutne, ale prawdziwe. To samo dotyczy się tych różnych tam marszów, takich, siakich czy owakich. No niestety Yy, wszędzie tam, gdzie się policjant przez, przez przypadek znajdzie, to będzie on traktowany jako yy, że tak powiem, wróg, czy, czy jako osoba przynajmniej nieprzyjazna, niezależnie od tego, czy tam lubisz daną formację ludzką, yy, czy nie lubisz. Prawda? Prawda? Yy, Przelecimy trochę z czata, pytań tam za bardzo nie ma, natomiast ewentualnie na sam koniec jakaś tam sesja pytaniowa, ale to tylko wtedy jeżeli będzie, że tak powiem, na to zapotrzebo Wanie, także cześć Paweł Krak, cześć Cezary. Tutaj Wojtek pyta: Panie Darku, do dawki 50 mikrogramów eutyroksu zdolny, czy zaświadczenie od lekarza rodzinnego wystarczy? Jestem w połowie komisji MSW, a wolałbym zadzwonić, pogadać. Jest co? No, za wystarczy, prawda? Im mniejsza dawka, to tym większa szansa, że przejdziesz, prawda? Dokładnie ktoś mi kiedyś pisał oprócz Ciebie o zasadach Komisji MSWIA, ale w tej chwili bądźmy szczerzy dokładnie nie pamiętam. Także o, o ile o ile hmm, kiedyś niedoczynność tarczycy, leczona Eutyroxem, była z góry traktowana jako dyskwalifikująca, to w tej chwili niestety nie ma za bardzo... Yy, poluźnili to troszeczkę i prawdopodobnie chodzi o, o ten Eutyroks, prawda? Ale, ale nie pamiętam dokładnie o jaką tam dawkę chodzi, bo 50 to jest ta dawka najmniejsza, 50 i 25, a wyższe dawki to już raczej dyskwalifikują, czyli każde zaświadczenie od endokrynologa, czy od lekarza rodzinnego, że bierzesz tylko tyle, może ci dupę uratować. 6 dustus, 6 bez handla. Gdzie masz komisję? Czy sami zadzwonili, czy sam telefonowałeś, prawda? Bez handla. 24 września złożyłem ABO dzielnicowy już był na rozmowie, mówili, że mam odczekać dwa tygodnie. Jak sami nie zadzwonią, to ja mam dzwonić do pola, prawda? I tutaj smutna prawda, ale prawda lekarzy w trzy dni nie zrobisz masakra przynajmniej w Poznaniu. I tutaj wrzucę jeszcze parę zdań jeżeli chodzi o sam multi, prawda jest takie ciekawe zadanie, a mianowicie jeżeli oko to 5 jeżeli nos to 4, jeżeli ucho to 6, to ile to jest kolano powiem szczerze, że głowiłem się trochę nad tym zadaniem ciężko mi było coś wymyśleć, ale jeden z elitarnych dał taki patent, że samogłoski mają cyfrę 2, spółgłoski cyfrę 1, czyli jeżeli dodasz oko, czyli o cyfra 2, k cyfra 1, czyli spółgłoska tu 2 to masz 5, nos 1 plus 2 plus 1 równa się 4, ucho Prawda? Ucho najważniejsze dla tajniaka 2 plus 1 plus 1 plus 2 to ile ma kolano i w tym przypadku wynika z tego, że to kolano będzie miało 9. Kolejne pytanie, na pewnym zaułku mieszka 47 rodzin Każda rodzina posiada jeden samochód, dwa samochody lub maksymalnie trzy samochody. Liczba rodzin posiadających trzy samochody jest taka sama jak posiadających jeden samochód. Ile samochodów posiadają mieszkańcy tego zaułka. I pewnie zauważyłeś, że to zadanie matematyczne jest bardzo proste. Jeżeli przynajmniej ja rozwiązuję je w taki sposób, że skoro liczba osób posiadających trzy samochody jest dokładnie taka sama, ile posiadających jeden samochód, czyli każda rodzina będzie miała średnio dwa samochody. Skoro jest 47 rodzin razy dwa policzysz i pewnie właściwą odpowiedź tutaj znajdziesz. Także poniżej daje te żbiki, prawda? Ale też żbiki harcerze już byli na poprzednim hangoucie, to nie widzę sensu, aby to wałkować po raz kolejny. Także mam nadzieję, że że wszystko tutaj jest ok i że zrozumiałeś o co chodzi. Zadam ci też teraz parę pytań takich, które nie tyle będą na teście, ale są będą bardzo podobne pytania, prawda? Czyli pytanie pierwsze zawsze znajdą się ludzie, do których można mieć pełne zaufanie. Jedną ze skal multiego multiplusa jest wrogość i podejrzliwość, czyli jeżeli dostajesz pytanie, czy zawsze znajdą, zawsze znajdą się ludzie, do których można mieć pełne zaufanie, czy, czy odpowiesz na tak, czy nie, prawda? Mam trudności z wyrażaniem swoich poglądów i powiem szczerze, że nie jest to łatwa sprawa, ponieważ no, czasami przełożony ma inne poglądy niż ty. Władza ta wyższa może mieć jeszcze inne poglądy niż ty jako szeregowy policjant. I w tym momencie pytanie, czy warto mieć takie, przepraszam, czy warto mieć trudności z wyrażaniem swoich poglądów i byciem asertywnym, czy nie warto, prawda? No, można założyć, że jednak chyba asertywność jest jakąś tam cechą cechą pożądaną, prawda? Zwykle nie przejmuje się sprawami małej wagi, prawda? Wydaje mi się, że takie pytania tego typu są tutaj jakimś tam przejawem sprawdzenia twojej stabilności emocjonalnej prawda czyli też pamiętać być może że stabilność jest jedną z cech ocenianą w teście multi plus. są ludzie którzy się każdą pierdołą przejmują nie potrafią jakoś nie potrafią jakoś nadać rangi ważnym sprawom i mało ważnym sprawom. Prawda? Czyli angażują się w jakieś pierdoły, angażują się w sprawy małej wagi, a i im jakieś problemy szersze. Prawda? Nie miewam huśtawki nastrojów bez wyraźnych powodów. Prawda? Czyli to samo, osoby niestabilne emocjonalnie z reguły mają huśtawki nastrojów, to są te słynne jakieś tam depresje, choroby dwubiegunowe, czy tam inne. I huśtawka nastrojów jest. Gdy dotrą do mnie jakieś użyteczne wieści, użyteczne informacje, to dzielę się z każdym kto ich może potrzebować udostępniam je każdemu kto ich potrzebuje. I tutaj jest jakaś tam praca w grupie, jest jakiś altruizm w stosunku do drugiego człowieka. Yy... Mało interesuje się sposobem życia i kulturą innych narodów. I zanim odpowiem na to pytanie, to dlatego chciałem wrócić do tego nieszczęsnego psa wykorzystywanego przez służbę graniczną do pushbacku, ponieważ być może gdyby ten strażnik graniczny wiedział, że no, pies jest dla muzułmanów jakimś tam zwierzęciem nieczystym no to być może jednak by no nie, nie szczuł tym psem, prawda, przy przechodzeniu przez granicę aczkolwiek być może użył, odwrotnie być może wiedział, że, że ten pies jest dla muzułmanów tym zwierzęciem, jakim jest i że tak powiem, użył tego psa celowo, ale Raczej ludzie, którzy się interesują innymi kulturami, interesują się światem, interesują się innymi kulturą życia innych ludzi, są raczej bardziej otwarci na świat, otwarci na społeczeństwo. W pewnym sensie yy, coś takiego jest źródłem mojego sukcesu, w mojej przychodni nie ma problemu, czy przyjdzie koreańczyk, czy przyjdzie ukrainiec, czy przyjdzie Białorusin, czy tam przyjdzie jakikolwiek inny człowiek z, z innego końca świata. Każdy jest przyjęty. No a pośrednio, że tak powiem, ponieważ to jest firma prywatna, płaci za usługę i Zostawia parę groszy dla mnie i dla personelu. Nawet jeżeli w danej chwili nie jestem osiągnąć tego, co chcę, zachowuję spokój. Przepraszam, nie sposób, tylko spokój. I... Możesz się sfrustrować, może być jakaś sytuacja, idąca nie po twojej myśli, ale yy jest raczej wymagana od po policjanta, czy jakiejś innej służby, w której będziesz, tolerancja na frustrację, prawda? Przeszkadza mi to, że inni nie wykonują dobrze swoich zadań, Dobre pytanie. No mi na przykład przeszkadza przeszkadza, ale z drugiej strony czasami też trzeba być trochę elastycznym, prawda, czyli nie być perfekcjonistą. Ja uważam, że jeżeli ktoś jest good enough, czyli robi w miarę dobrze, to można tam troszeczkę oko przymknąć na, na coś tam, prawda? I ostatnie pytanie, to już może odpowiesz je sam, na nie sam. Jeżeli będziesz oglądał w powtórce, to zrób to już na czacie, przepraszam, w powtórce, w komentarzy, jeżeli na czacie, to napisz to tutaj na czacie. Wszystkie moje przyzwyczajenia są dobre i pożądane. Jak myślisz, jakie jest znaczenie tego pytania? Czy odpowiedzieć na tak, czy nie? Ale to już zostawiam to yy, Tobie. Bartek, Panie Darku, jestem z Elitarnej MS 1 września w Radomiu, jeszcze nie mam wyniku, dzwonię to co tydzień i mówią, że jeszcze nie sprawdzili. Jest możliwe, że mają dużo ludzi, psycholog sobie coś tam wybiera kogo koło przepuścić, a kogo nie No musisz jakoś wytrzymać nerwowo, Bartek y Jestem mimo wszystko dobrej myśli, bo gdyby, gdyby był wynik negatywny, to po poinformowaliby cię y przez te telefon, prawda? Raczej tam nikomu by nie przeszkadzało, żeby ci asertywnie powiedzieć, no słuchaj chłopie, stało się jak stało, byłeś słaby, ale no jeżeli tutaj, Bartek, trzymałeś się zasad naszej grupy, to nie sądzę, aby był jakiś problem, prawda? Jest inna sprawa, że policja w tej chwili znaczy tak, bo wrzesień to jest zawsze taki okres po wakacjach, psycholodzy też mieli jakieś urlopy i być może nadrabiają jakieś tam zaległości. Wojtek Prała, teraz opinie psychologa dołączają do obiegówki. Na komisji można sobie poczytać. No, tak, Wojtek mi przesłał przesłałeś mi taką opinię i mam taką prośbę, jeżeli Ktoś chce, żeby mu tam coś tam ewentualnie ocenił, to może mi przesłać zdjęcie takiej opinii na maila. i, i Oczywiście wiadomo, że przeszedł, bo, bo dopiero sobie to czyta na obiegówce komisyjnej. Natomiast... Yy, jak ktoś wie, o co chodzi w tej opinii, to może wyciągnąć jeszcze parę innych ciekawych wniosków. Dobra. Patryk, Panie Darku, czy w Komisjach lekar komisja Lekarska, czy, przepraszam, czy w Katowicach Komisja Lekarska jest łatwa do zdania? Za parę dni zaczynam komisję. Powiem tak, jeżeli jesteś zdrowy, to no, a czego nie ma być łatwa do zdania, prawda? Jeżeli ktoś jest chory, to no niestety na poprzednim hangoucie ktoś mi napisał, wszystko było dobrze, a niestety nie, nie miał tak zwanego widzenia stereoskopowego, nie miał tak zwanego widzenia obuocznego, no i uwalili człowieka. A jakie wnioski u mnie może pan tu mówić? No, no, wnioski. No, muszę po prostu sięgnąć. Moment, bo już tak pamię Pamięć u mnie dobra, tylko. Pamięć dobra, tylko krótka. Musiałbym tutaj znaleźć rozporządzenie odnośnie tarczycy. Także. Yy, jeżeli chcę, żebym Ci coś powiedział, to, to daj mi szansę. Napiszemy rozporządzenie. Rozporządzenie. To są chyba komis... Dobra, momencik. Tylko moment. Tutaj mam niestety... Dobra, z 2018 roku chyba jest wydaje mi się, że najbardziej aktualne. No i zobaczmy z tą tarczycą co jest. Tylko momencik, ta tarczyca, tarczyca, a no, może tutaj jeszcze. Momencik. Niestety jak się szuka czegoś przed kamerą, o dobra, teraz jeszcze tylko zrobię inną rzecz. Sięgamy do chorób tarczycy. No warto by to powiększyć, żeby sobie ktoś tutaj mógł bardziej zobaczyć. O, wypełniłem praktycznie na całą tą i proszę zobaczyć. Choroby tarczycy bez zmiany czynności gruczołu z wolem lub bez nieupośledzające sprawność ustroju, ale tutaj w twoim przypadku tutaj będzie yy, paragraf 78 punkt 3, czyli eutereoza wymagająca stałej substytucji, ponieważ jest zdolny, niezdolny to zobaczmy 78 P3, co oni tutaj hmm, co oni tutaj zalecają i widzisz, 78 i punkt trzeci, prawda? Kandydatów do służby przy substytucji hormonalnej w dawce mniejszej, równej 50 mikrogramów na dobę należy kwalifikować yy, jako zdolnych przy substytucji jako niezdolnych. Czyli prawdą jest to, co ci powiedzieli na ktoś ci tam powiedział, że do 50 mikrogramów będziesz zdolny, powyżej 50 mikrogramów będziesz niezdolny. Oczywiście wszystko to opiera się na jakiejś dokumentacji medycznej, prawda, czyli Zapamiętaj. Jak chcesz sobie coś zobaczyć, to patrzysz najpierw na paragraf, czyli tutaj 78. To jest paragraf 78. O, momencik, jednak trochę zmniejszę. Paragraf 78, euteroza wymagająca stałej substytucji, zdolny, niezdolny. Czwórka to są kandydaci, prawda, zdolny, niezdolny. I patrzysz, do paragrafu, szczegółowe objaśnienia, zalecane czynności, do paragrafu 78 i pisze jakby, że do 50 mikrogramów jesteś do 50 mikrogramów jesteś zdolny. I myślę, że tutaj wyjaśniłem przynajmniej w komisyjny sposób, jak to powinno być. Jak będzie, to jest jeszcze inna sprawa. Patryk, panie Darku, jakie ciśnienie maksymalnie na komisji jest dopuszczalne? 140 na 90. Powiem ci tak, jeżeli na komisji zobaczą u ciebie 140 na 90, to na pewno zlecą ci jakieś dodatkowe badania echo serca, czy tam jakieś tam inne badania EKG wysiłkowe, czy może coś tego, ponieważ to jest to jest ciśnienie graniczne, prawda, czyli lepiej mieć 130 na 80, 120 na 80, no 135 na 85, ale nie 140 na 90, prawda? 140 na 90 to niestety będzie sugerowało lekarzowi, że może jest, że możesz mieć równie dobrze, czasami ciśnienie wyższe, a jak jest ciśnienie wyższe, to może być podwyższone prawda czyli mogą ci zlecić holter ciśnieniowy a pytanie po co łazić cały dzień z holterem ciśnieniowym często za własne pieniądze jak można spokojnie obniżyć sobie tam czymś ciśnieniem przyjść pójść na komisję z ciśnieniem jak noworodek i mieć wszystko załatwione za jednym zamachem, tym bardziej, że yy, prawda jest taka, że komisja trwa parę dni, a do kardiologa to nie są tylko w kolejce kandydaci tacy jak ty, ale jest również cała kupa kandydatów, którzy yy, nie tyle kandydatów, jakichś emerytów, chorych na serce, czy jakichś innych osób, Takich jak ja na przykład, prawda? Na zwykły POZ. Dobra, słuchajcie kochani, wydaje mi się, że na dzisiaj wystarczy akuratnie pół godziny lekcyjne. Objaśniłem wszystkim przynajmniej co chcieli, żebym objaśnił, no i do zobaczenia do następnego razu rezygnuję z części telefonicznej No dobrze, tutaj Patryk piszesz, prawda Najważnie, Najlepsze jest to, że nadciśnienie to choroba cywilizacyjna, pół tabletki pod język i jazda Wszystko się Patryk zgadza poza jednym, że no możemy jeszcze sprawdzić to nadciśnienie Prawda? Jak już jesteśmy jak już jesteśmy. Jak już jesteśmy. Tutaj jak już jesteśmy na tym rozporządzeniu. dobra, mam już przeszedłem I, i proszę sobie zobacz, prawda? Dział dziesiąty, układ krążenia, prawda i masz tutaj. 51, paragraf 51, punkt 1. Yy, Naciśnienie tętnicze, stopień pierwszy i drugi niezdolny. Naciśnienie tętnicze, stopień trzeci, tym bardziej niezdolny. I zobaczmy, 51,1, czy są jakieś objaśnienia, prawda? 51. Czyli, czyli yy, zobacz sobie, jakie masz ciśnienia optymalne, prawda, czyli ciśnienie optymalne to jest mniejsze niż 120 i mniejsze niż 80. Ciśnienie prawidłowe to jest między 120 a 130 i 80 i 84. Ciśnienie wysokie, prawidłowe 130 i 139, 85 i 89, ale jeżeli będziesz miał 140 i 90, prawda, to będziesz miał już według ich kwalifikacji, klasyfikacji, naciśnienie pierwszego stopnia, a naciśnienie pierwszego stopnia to przecież tutaj, żeśmy znaleźli, że jesteś niezdolny. Także nie ma sensu ryzykować, lepiej mieć tutaj ciśnienie prawidłowe, nikt się do ciebie wtedy nie dopierdziucha, prawda? No wstyd powiedzieć, ja miałem, mam w tej chwili dzisiaj miałem 100, 130 na 100, prawda? Czyli taka, taka jakaś mieszanka pierwszego stopnia z drugim stopniem. Mówię, yy, nie wszystkie te paragrafy są jasne dla yy, takiego zwykłego zjadacza chleba jak ty. No Wojtek dokładnie mógł poczytać to samo i jakoś tam nie doczytał nic o ełtyrozie. Prawda? Także mówię, yy, lepiej nie wpaść w naciśnienie tętnicze pierwszego stopnia, a to jest 140 na 9, 10. Dobra. Patrzymy, patrzymy, patrzymy, patrzymy. Yy... Okej, okay, panie Darku, rozumiem, że najlepiej maks 135 na 85 dla bezpieczeństwa. Tak, Patryk, tylko musisz też jedno zrozumieć, że jeżeli chcesz się wspomóc farmakologicznie, to przećwicz lek, którym będziesz to ciśnienie obniżał, ponieważ często jest takie paradoksalna zwyżka ciśnienia po wzięciu leku, prawda? Czyli bierzesz jakiś nowy lek, ciśnienie ci w ogóle się obniża bardzo nisko, zaczyna kołatać serce, no bo ponieważ yy, no, organizm nie jest przyzwyczajony do tego niskiego ciśnienia, potem jest nagle wysokie ciśnienie. No i mówię, ra radzę radzę ci wypróbować cokolwiek byś nie brał, prawda? Czy to będzie kaptopryl, czy tam jakiś inny preparat, czy coś, co znajdziesz u babci w apteczce, prawda, czy u rodziców, ale radzę to przećwiczyć wcześniej, żeby nagle nie było niespodzianki, że twój organizm zwariuje na komisji. Ja miałem, Wojtek, ja miałem 130 na 80, puścili jako zdolny, lekko krzywa przegroda też zdolny. Panie Darku, ostatnie pytanie. Miałem 4 lata temu prostowaną przegrodę nosową. Czy się przyznać? Ja tutaj nie widziałbym żadnego problemu, bo jeżeli miałeś prostowaną przegrodę nosową, to z reguły po tych prostowanych przegrodach nosowych jest jakiś korzystny efekt, jeżeli chodzi o oddychanie, prawda? Czyli miałeś skrzywioną, wyprostowałeś, teraz Mam nadzieję, że miałeś prostowaną z tego powodu, że były problemy z oddychaniem, a nie, że chciałeś wyglądać jak Michael Jackson, prawda? Czyli nie do celów kosmetycznych, a do celów jakichś zdrowotnych, prawda? No i wyjdziesz, tak jak tutaj powiedział Wojtek, naprawdę prawdomównego i wszystko powinno być git. Słuchajcie, kochani, yy... Zrobiło się 35 minut. Wydaje mi się, że jak na, na niedzielę, to wystarczy. Jeżeli masz jeszcze jakieś pytania, komentarze, to już zrób to w powtórce. Jeżeli masz coś tam innego do powiedzenia, to zapraszam na następny hangout. Tradycyjnie tam gdzieś jakiś filmik. Tutaj chyba będzie subskrypcja kanału i do następnego razu.